Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj pokażę Ci moją nową zabawkę D500, zapowiadałem ją już kilka miesięcy temu, ale niestety drama, jaka była w udziale Nikona, spowodowała to, że aparacik trafił dopiero do mnie dzisiaj i jest on długo oczekiwany przynajmniej przez nawców tematu i zrobię Ci krótki unboxing Nic wielkiego Szczerze mówiąc, nie zapoznałem się jeszcze Nie zapoznałem się jeszcze z instrukcją obsługi tego aparatu Unboxing jest trochę fake, ponieważ kupiłem podczas zakupu w sklepie, że tak powiem dokonaliśmy przeglądu, co tam jest w środku I co jest w środku? Coś, jakaś akademia Nikona Reklama, kursy nikonowskie dwa razy droższe niż normalne Oczywiście instrukcja obsługi Instrukcja w języku polskim Wkładam ją tutaj Ale przechodzimy do dzieła Pudło typowo nikonowskie Będę wyjmował gdzieś tutaj z boku, abyś zobaczył, co tak naprawdę jest yy, kabel kabel jak kabel, kabel do zasilacza Pierwsza rzecz odkładamy Druga rzecz oryginalna bateria Nikonowska 1200mAh, 14Wh yy, Ważna sprawa, ponieważ w sklepie się okazało, że Nikon D500 nie działa na podróbach. Nie chodzi na podróbach. Druga część ładowarki. Cykl rzucamy. Kabel HDMI. Na pewno się do czegoś przyda. Oryginalny pasek Nikonowski D500. prawda, Będę się miał czym pochwalić. Co to jest? Jeszcze nie wiem Jakieś dwa takie dziwne Do czegoś one tam na pewno służą I w końcu nadejrza wielka pomna chwila. W tej chwili tak wygląda Nikon D500 Kupiony w sklepie we Wrocławiu Sklep Fotomaster na ulicy Odrzańskiej, ale żeby było jasne kupiony za moje własne, ciężko zarobione pieniądze Także, jakbyś chciał sobie takiego Nikona kupić, na pewno oni wiedzą co jest grane Jakie widzę różnice Na pewno uchwyt jest fajniejszy. Już widzę, że uchwyt jest fajniejszy aż się prosi, żeby go obsługiwać jedną ręką yy, Różni się tutaj w menu Na pewno w D7200 D, D, D7 ISO tutaj nie było to menu też jakieś trochę różne Będę musiał rozgryźć, o co chodzi Przodu gdzieś tutaj są dwa mikrofony stereofoniczne. Tutaj fajna zabawka. Podobno jest otwierany uchylny ekran LCD. Nie będę tego papiera już trzymał. Także oderwany, prawda? Ekran ruchomy ekran. Jak on tam się będzie sprawował? Jeszcze nie wiem, ale jest to pewien postęp w stosunku do poprzednich aparatów Podobno ostrość możesz nastawić już jak na smartfonie, tylko pukasz, pukasz i nastawiasz Tutaj jest jakiś joystick Tutaj jest jakiś joystick Układ menu masz taki Znaczy, nie tyle menu, co różnych tutaj Przycisków, jeszcze raz ci pokażę górę tego aparatu, ale weźmy, powiem uczciwie, baterię już naładowałem wcześniej. Także przynajmniej zobaczymy, jak to wygląda. Zwykła bateria Nikonowska. Hm. Dobra, jesteśmy w domu. Kurde. Jesteśmy w domu. No, tutaj mam jeszcze menu nastawione na język English za chwilę, za chwilę nastawię na język polski Polski jest, język polski Snapbridge Snapbridge Dobra Tutaj też jakaś jest, jest taka sprawa, że nie ma flasza, prawda? nie masz flasha i gdzieś któryś z tych konektorów któryś z tych wejść jest na flasza, tylko nie jestem pewien chyba górne, a dolne o ile się orientuje, jest na geo, geolokację, prawda? nie ma flasha Dobra, tak na szybko szukam jakieś czego mogę szukać szukam jakiejś optyki wezmę SD7100 cyk cyk zobaczymy jak działa w zasadzie żadna wielka filozofia białe do białego i zobaczymy czy się udało oczywiście się udało być może zrobię pierwsze zdjęcie tym Nikonem Fajnie, ale jeszcze nie nastawiłem Nie skonfigurowałem wszystkiego I kolejna ważna uwaga Niestety Nikon tenże jest na karty XQD I taką kartę XQD już tutaj jedną włożyłem firma Lexar Professional no 32 giga ale kosztuje 459 zł, też kupiona w tym sklepie Fotomaster na Odrzańskiej Prawda? Ale co pozwala mi ta Q-karta? Pozwala mi po prostu Pozwala po prostu robić szybciej zdjęcia I jeszcze zobaczę ostatnią rzecz Autofocus Singular a zróbmy to na Continuous i przynajmniej wszystko co widziałem w internecie to chwalą się wszyscy jak to jak to ładnie strzelają tym jak to ładnie strzelają tym aparacikiem Pierwsze zdjęcia, prawda? Jeszcze nie nastawiłem ładnie na Nie nastawiłem ładnie, żeby to było jeszcze szybciej Ale spróbujemy Co to jest? O! I teraz widzisz go w całej okazałości Możesz pukać zdjęcia jak z karabinu Dopiero teraz troszeczkę zwalnia no, na tym polega cała, cały urok tej zabawki No, tutaj masz jedno jakieś gniazdo Wejście na MIG, wejście na słuchawki, czyli mikrofon Gniazdo HDMI Jeszcze raz góra Jeszcze raz góra, tak wyglądają pokrętła Autofokus, manual i autofokus. nic tutaj się nie różni od D7200 Jeszcze raz ekranik wysuwalny brak flasha tutaj jakaś jakieś dziura na coś za bardzo nie wiem na co Także Także tak wygląda mój nowy nabytek yy, W zasadzie ten unboxing kończę Więcej Ci o nim nie powiem, ponieważ po prostu po prostu, no nie przestudiowałem instrukcji obsługi i dopiero po paru dniach zrobię jakieś następne wideo Biorę ten Nikonik teraz do Warszawy Pobawię się, zobaczę jak jak on się prezentuje. Także Jeszcze raz trochę strzałów kontrolnych No, cyka, ze straszliwą prędkością Jest to po prostu niemożliwe do uzyskania przy D7200 czy innych niepełnoklatkowych aparatach jeżeli masz jakiś komentarz do tego aparatu, usłyszałeś o nim coś ciekawego, a nie daj Boże, już go sobie kupiłeś Zapraszam Cię do komentarza do tego wideo Wady są.. Wad jest kilka, prawda? Yy, na pewno musi być karta XQD Do karty XQD musisz mieć czytnik tej karty, 250 zł zamówione, oczywiście, też w tym sklepie No i w zasadzie jakby to powiedzieć, dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, oni po prostu je mają. Ile ta zabawka kosztuje możesz sobie sprawdzić w internecie. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym filmiku, w którym opiszę tą zabawkę Nikon D500.